Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo opowiem Ci, co robić, jak nie chcą uznać starego skierowania od starosty na badania kierowcy oczywiście za alkohol. Zapytanie mojego widza. Od czasu zatrzymania prawa jazdy oglądam Pana filmy i głównie z nich czerpię wiedzę w temacie odzyskania prawka. Pytałem też kiedyś Pana o czas, w jakim można wykonać badanie odpisał Pan, że generalnie kiedy się chce. Podobną tematykę poruszył Pan w jednym filmie. Natomiast u mnie sytuacja jest o tyle inna, że wtedy istotny był ten roczny termin. Natomiast teraz nie ma to dla mnie większego znaczenia, bo prawo jazdy zostało zabrane na dłużej. I w tym tygodniu robiłem badania psychologiczne i pani psycholog zakwestionowała ważność skierowania, bo stwierdziła, że było ono ważne jedynie 3 miesiące od wystawienia. Natomiast ostatecznie testy zrobiłem. Orzeczenie początkowo miałem dostać po odnowieniu skierowania, ale skończyło się pozytywnie na podpisaniu oświadczenia, że nie robiłem wcześniej tych testów psychologicznych. Pani psycholog wydała mi pozytywne orzeczenia, natomiast powiedziała, że gdyby skierowanie było z Warszawy, to musiałbym je odnowić i że nie jest to jakaś wyjątkowa sytuacja i odsyłają wtedy klientów z kwitkiem. Zastanawiam się jednak, czy sytuacja nie powtórzy się w WOMP-ie, czyli w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy i to mnie martwi bardziej, bo ze względu na brak terminów umówiłem się na badania w ośrodku oddalonym o ponad 100 km i nie chciałbym jechać na darmo. Planuję jeszcze zadzwonić do tego ośrodka i zapytać się, ale nie jestem przekonany, czy informacja z rejestracji będzie w jakikolwiek sposób dla mnie wiążąca y, samo skierowanie dostałem też z poprzedniego miejsca zamieszkania, które jest oddalone o ponad 100 km od aktualnego, ale jako, że zostało jeszcze dwa tygodnie do badania, y, no w razie potrzeby pojechałbym je odświeżyć, o ile w ogóle to jest możliwe. No może spotkał się Pan z takim problemem lub y, będzie to ciekawy temat na kolejny film, bo słowa Pani psycholog sugerowałyby, że takie przypadki się zdarzają. No, formalnie ten psycholog ma rację. No, nie mogę tutaj zaprzeczyć. I według artykułu 101 punktu 2 ustawy o kierujących pojazdami, osoba skierowana na badanie jest zobowiązana do poddania się badaniu w terminie miesiąca od doręczenia decyzji o skierowaniu i przedstawienia starości odpowiedniego orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Czyli nawet nie jest tutaj trzy miesiące, jak pani psycholog powiedziała, tylko jest jeden miesiąc, dostajesz skierowanie i masz się zaraz badać. Natomiast w tejże ustawie nie za bardzo piszą, co zrobić z tymi ludźmi, którzy się w terminie ustawowym nie zgłosili. Natomiast prywatnie uważam, że postępowanie tego psychologa być może wynika z jakichś negatywnych doświadczeń z osobami, które nie przyznały się do wcześniejszych negatywnych wyników badań. No i na pewno było jakieś zamieszanie, bo nagle pojawiły się dwa orzeczenia w Wydziale Komunikacji, czyli Najpierw orzeczenie negatywne, o którym zapewnie poprzednia placówka poinformowała, a tutaj nagle orzeczenie pozytywne. No i kto ma rację? No, tym niemniej skończyło się jedynie na oświadczeniu, czyli widać jakąś chęć rozwiązania problemu, że jest to w miarę możliwe, a tak po mojemu no troszeczkę uznaniowe. Natomiast w przypadku badań psychologicznych, które raczej odbędą się w placówce prywatnej, których na województwo jest może 100, może więcej, WOMPy rzadko oferują badania w ciągu ustawowego miesiąca. Tak szczerze mówiąc, wątpię, czy to w ogóle jest możliwe. No chyba, że ktoś tam wypadnie, a ty się nagle tam wkręcisz, lub jakieś dobre znajomości w WOMPie masz z panią rejestratorko. No, sprawa wynika z matematyki, jest bardzo proste, no jeżeli powiedzmy jest zaledwie kilka oddziałów wąpu WOMP-u dane województwo, a pracowni psychologicznych jest ponad 100 lub więcej, no to wiadomo, gdzie się łatwiej dostać. Natomiast, jeżeli chodzi o te wąpy, to nie spotkałem się z jakimś przykładem odprawienia kierowcy z kwitkiem, pomimo przedterminowanego skierowania co nie oznacza, że formalnie no, to jest niemożliwe, prawda? No, jak się uprą, to y, zrobią, no, ale po co mieliby to robić, jeżeli chcesz pójść przebadać się i zapłacić. Nawet mój widz tutaj wyraźnie mówi, że szukał wąpu w terenie kilkaset, znaczy nie kilkaset, ponad 100 km od miejsca zamieszkania, tylko po to, żeby zbadać się w miarę szybko. No, natomiast, abyś w przyszłości uniknął podobnych sytuacji zarówno w pracowni prywatnej, tej psychologicznej, jak i w WOMP-ie no, Radziłbym się zapytać podczas rejestracji telefonicznej, czy będzie problem z tym przeterminowanym skierowaniem? No, jeżeli powiedzą, że będzie, to szukać innej pracowni, albo po prostu zrobić z tym skierowaniem, co, co oni chcą, prawda, czyli zrobić tak zwane odświeżenie. Także jeszcze raz powtarzam, no nie powinno być raczej problemu z przeterminowanym skierowaniem. Pracownie i WOMPy rozumieją, że niektórzy ludzie, niektórzy kierowcy mają zabrane prawo jazdy na 3 lata czy nawet więcej i tak nie za bardzo rozumieją sensu robienia tych badań od razu. Natomiast, no, życie jest życiem, nagle się budzisz z przysłowiową ręką w nocniku lub wynikają inne problemy z tym związane. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, subskrypcja mojego kanału jak chcesz newsy filmowe, rzeczywiście dotyczące badań kierowców czy medycyny pracy. Lub obejrzyj kolejny filmik klikając w ten kwadracik. Komentarze do tego przypadku yy, na dole. Interesuje mnie ile trwa czekanie na badania w WOMP-ie, w twoim WOMP-ie od czasu zarejestrowania się a może inaczej, od czasu dostania skierowania do czasu faktycznego wykonania badania od momentu oczywiście rejestracji.